Lustro dla wszystkich zakochanych, z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Dzisiaj czytanie jedno w całości, czyli proszę oglądać od początku do końca. Z jednej y, talii Lenormanda, to jest ta sama talia Lenormanda, jak widzą Państwo. Oczywiście mam dwie, po każdej stronie lustra będziecie z jednej strony lustra jesteście Wy osoba pytająca, z drugiej strony lustra jest osoba Wasza ukochana. Więc dwie talie, ale to jest ta sama talia Lenormanda. Kochani moi, oczywiście cieszę się, że jesteście i bardzo zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do lajkowania, czyli dajcie kciuczek w górę lub napiszcie też komentarz. Ja czytam komentarze, kochani, codziennie. Cieszę się, to mnie inspiruje i motywuje. Także proszę, bądźcie aktywni, zaznaczcie swoją obecność na moim kanale. Napiszcie mi coś króciutkiego lub Waszą historię lub wyślijcie smajlik. Wszystko jest ważne dla rozwoju tego kanału. Kochani moi, zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Jeśli pragniecie, żebym Wam powróżyła z kart, to napiszcie mi na e-maila. Adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach, na czacie, wszędzie na moim kanale jest mój adres e-mailowy wyświetlany. Napiszcie, że chcecie wróżbę osobistą, indywidualną i ja wtedy wyślę Wam oczywiście wolne terminy i warunki takiej wróżby. Wtedy ta wróżba, jeśli się umówimy na termin, jest dokładniejsza, ponieważ dotyczy tylko i wyłącznie Waszego problemu, Waszych zdjęć, Waszych dat urodzenia, więc y, zapraszam. Teraz oczywiście zobaczymy sobie Wasze najpierw myśli, Wasze uczucia i Wasze zamiary. To jest strona lewa, właśnie ta pierwsza, którą teraz rozkładam. I po stronie prawej jest Wasza osoba ukochana. Co myśli, co czuje i co zamierza Wasza osoba ukochana? Myślcie o Waszej osobie ukochanej, niezależnie czy jest to kobieta czy mężczyzna. Już mamy, kochani, i zobaczymy. Wasze myśli. Jesteście tutaj coś obciążeni, zablokowani, jakiś balast jest, nie wiem, może góra problemów, których y, nie możecie rozwiązać, jest tutaj y, ciężka, mozolna jakaś droga, nie wiem, jakieś przygniecenie wręcz sprawami, które Was obarczają. Jest w Waszej głowie blokada i są jakieś kłótnie, sprzeczki, frustracje, dyskusje, być może konflikty, które Was obciążają. tak? W głowie Waszej osoby, osoby ukochanej jest pozytywność, nadzieja, że wszystko się jeszcze dobrze poukłada i wyjaśni chęć harmonii i balansu, chęć seksualności, chęć rodziny atmosfery. Także ta osoba, niezależnie jakie problemy są, jakie kłótnie czy dyskusje były, dylematy, obciążenia, chce ta osoba znowu harmonii, balansu i zgody. I ma bardzo dużo nadziei, że wszystko się wyjaśni. Wasze uczucia. Wy, kochani, wasza osoba, osoba pytająca chcecie Spotkań, kontaktów, komunikacji z Waszą osobą ukochaną. Ta osoba ukochana myślicie, że jest Wam dla nas przeznaczenia, że jest Waszym przeznaczeniem, jest, wam, jest to osoba dla Was bardzo ważna, bardzo istotna i myślicie, że jest to związek bardzo, bardzo ważny, tak? Jakiś z przeznaczenia. Także chcecie kontaktów z tą osobą, nie chcecie oczywiście palić mostów za sobą. Wasza osoba ukochana w sercu ma chęć rozmowy, chęć komunikacji, chęć wyjaśnienia czegoś, jakiejś, nie wiem, zdrady, fałszu. Ta osoba jednak, wasza ukochana, nie pokazuje prawdziwego oblicza, prawdziwej twarzy, coś być może ukrywa, coś zagrywa, coś udaje, być może nawet działa na dwa fronty, na dwa, trzy fronty nawet na pewno nie pokazuje swojego prawdziwego oblicza, w sensie swoich prawdziwych uczuć, tak? emocji um, lub właśnie ukrywa jakiś inny romans ponieważ mamy tu działanie na dwa, trzy fronty um, lub być może ta osoba tobie nie ufa tobie nie ufa myśli, że ty zdradzasz lub ty nie pokazujesz swoich uczuć prawdziwych autentycznych, że ty może um, spotykasz się jeszcze z kimś innym, to należy wyjaśnić osoba będzie się z Tobą kontaktować będzie komunikować wiadomość już lada moment przyjdzie następnie kochani Wasze zamiary zamiary Wasze osoba pytająca chcecie się spotkać chcecie gdzieś może pojechać w podróż z Waszą osobą ukochaną czy chcecie do siebie jeśli dzieli Was jakaś odległość geograficzna niezależnie czy to jest czy to są 2 km 20 km, jakaś odległość grafia, chcecie się spotkać, chcecie przyjechać czy pojechać, chcecie, żeby on, ona przyjechała, chcecie może wybrać się we wspólną podróż, by mieć ze sobą, spędzić ze sobą czas, tak? I bardzo dużo emocji. Emocje, które Y, będą się rozwijać, które będą pływały w tej wefty, które nie dadzą wam spokoju. Dużo emocjonalności, dużo uczuć y, tutaj y, zamieszanie wręcz uczuciowe, tak? Jest też seksualność, zbliżenie, chęć seksualności, chęć, tak jak mówię, zobaczenia się, podróży, czy y, też dużo emocjonalności w najbliższym czasie, w najbliższych trzech miesiącach, ponieważ na trzy miesiące są moje wróżby. Natomiast zamiary Waszej osoby ukochanej. Ta osoba Was gdzieś obserwuje, podgląda. Nie wiem, czy na socjalnych netzwerkach podgląda Wasze zdjęcia, co postujecie, co piszecie, gdzie jesteście. Gdzieś Was podgląda, coś się o Was dowiaduje, patrzy być może na Wasze zdjęcia, przygląda się, myśli, obserwuje. Chce być ta osoba z Wami szczęśliwa, szuka szczęścia. Pomimo, że koniczyna mówi o szczęściu, krótkotrwałym, o szczęściu, które jest takie powierzchowne, które szybko więdnie, tak, ale ta osoba chciałaby z Tobą być szczęśliwa i chciałaby się, by to szczęście się rozrosło, umocniło, tak jak dom, żeby było silne, żeby się wzmocniły Wasze kontakty, wasze, Wasza relacja. E, ogólnie, kochani, karty po stronie Waszej osoby ukochanej są pozytywne, pełne nadziei, pełne Chęci rozmowy, chęci bycia szczęśliwym By się Wasze kontakty rozrosły Również Wy nie chcecie palić mostu Chcecie się spotykać, chcecie pojechać do Waszej osoby ukochanej Lub żeby osoba ukochana przyjechała do Was Lub chcecie wyjechać z tą osobą na parę dni By się spotkać, by się tutaj pięknie do siebie zbliżyć jeszcze Niemniej jednak jest jeszcze Dużo do przerobienia Dużo blokad, dużo obciążeń, dużo balastu Czyli coś jeszcze należy tutaj przerobić Coś jeszcze należy naprawić Też tutaj sprawa tego fałszu Tej dwulicowości Tego ukrywania uczuć Także kochani jeszcze na pewno jest tutaj przed wami Trzy miesiące jakiejś pracy Nad tą relacją Ale bądźmy dobrej nadziei Ponieważ karty kończące Są pełne nadziei Na lepsze Emocje, na, na lepszy rozwój tej relacji. Do usłyszenia, moi kochani. Proszę lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I do usłyszenia już wkrótce.